Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku nowej serii na moim kanale z gry The Last of Us Remastered na PlayStation 4 jeżeli oglądaliście ostatniego vloga wiecie, że chcę tą grę nagrać, jest to gra postapokaliptyczna jak już możecie nawet widać po samym wejściu do gry, jest to gra bardzo emocjonująca jak dla mnie który płakałem nawet, jak w The Walking Dead i zaczynajmy, potem jeszcze będzie seria z z, jak to się nazywa, z dodatku do tej gry, który jest teraz darmowy w wersji na PlayStation 4 i zaczynamy nową grę na poziomie normalnym, już ja na normalnym przeszłem, jeszcze przechodzę na brutalnej rzeczywistości, czyli na tym najtrudniejszym i bierzemy sobie ten zapis, bo ja już kiedyś próbowałem nagrać to wam i tak, gra jest, myślę, że do 20 odcinków gdzieś będzie tak myślę, no ale zaczynajmy. To jest w ogóle, patrzcie, fajny ekran, takie ładowania. Ten leci, ten taki pył, zielony pas. Słejbiste. Gra ma swój, właśnie klimat. Fajnie, bo to pokazują, jak się apokalipsa zaczyna i to wszystko, ale na razie nie będę zaraz, sami zobaczycie w grze. I sorry, jeżeli słyszycie małe burczenie, ale to moja playka, bo ostatnio jest 40 stopni cały czas u mnie, więc no. Trochę ją słychać, bo też się szybko teraz nagrzewa, wszędzie ma wyloty, powietrza, to i tak to nie pomaga. No i gra się trochę też ładuje, o. Sonic, Entend, met, present a Naughty Dog Game. Naughty Dog w ogóle robiło Crash o Bandicota i Uncharted, dobra. To Tomi, Tomi, to mi, posłuchaj mnie, to nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. A ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy no. jutro, okej? Okay? No, mam no, Hey. Hej! się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już w noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest Dziś, aj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest Co? super, ale... O oh, kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <laughs> Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. No, słuchaj, ja, ko -ko. może dorzucisz się do kredytu. Ja, nie chłano. Ta, chciałbyś. Oczywiście, żeby chciał. Co by nie chciał? śpiewi dobrze, że No i zaczyna się rozgrywka. Na początku zaczynam to dziewczyną, dziewczynką jeszcze. kto mi. Halo. Sara, skarbie, daj mi tate do telefonu. Wujk Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu. Wujku. No i się zaczyna. Aha. Drops, debit czy zdjęcia rodzinne? Grafika jest przepiękna. I dla mnie. O co chodzi? Nie wiadomo. Dobra. Wszystkie znajdźki będziemy próbować szukać, bo. Zapomniałam je dać. Bo jak ja przychodziłem w grę, to jednej mi zabrakło i bym miał wszystkie. uwierzycie? Drogi tatu, no więc tak, gdzie cię nie ma, nie mojej... nigdy cię nie ma, nie znasz mojej muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami. Ale tak czy siak, udaje ci się jakimś cudom zostać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wskieł najlepszego tatku, pasara. Pasara. O, w ogóle w piłkę nożną chyba lubi grać. Tak, bo ma nawet strój, wszystko. W przeciwieństwie do mnie, jeszcze sprawdzimy telefon. Nie ma sygnału nie no. ma ja sygnału. Ja, ja grę raz, już przeszłem, więc trochę będę wiedział, o co chodzi. I też kiedyś na YouTube oglądałem u CTSG po premierze, jak tylko wyszło, jak on nagrywał. A ty nie ma. Córciu. Wchodzęc też nie ma. A tutaj? Okoliczności w szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu infekcji. Między innymi, zdrowie rozszerza listę skażonych roślin żywność. Wycofana, zabra na mocową skalę. Policja szalona kobieta zabija majorzy i trzy postronne osoby. Pojebane. No. Dobra, ale idziemy dalej. Tatusiu? Nie wiecie, jak to się obudzić w nocy nie wiadomo co. Ojca, nie ma nic nie. Jesteś tu? My mają związek z przetaczającą się przez kraj, gdzie pandemią. Jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu nas? na zaistniałą sytuację, władzę. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Ale jebu. W ogóle. Gato? Zobawiam wam powiedzieć, że gra właśnie, Tata! bardzo ma świetny dubbing polski jak dla mnie Ja lubię grać z dubbingiem, ale ta już ma mistrzowski jak dla mnie Dlatego ja na przykład bym nie chciał mieszkać w domu To jego telefon Ja jeszcze telefon zostawił, to jest najgorsze? Gdzie jesteś do cholery? Chodę dzwoni. Zaraz. Co jest napisane na tym drugim pisie, które chciałem sprawdzić? Naora, jeszcze to jest. Wrócę dzisiaj później. Zamówię sobie coś z serapą. Będziemy się rano, tata A, ja i oni się wieczorem zobaczyli przecież. A w ogóle. Ta epidemia jest na prawdziwej takiej rzeczy, na prawdziwej infekcji związana, do której do filmiku będzie link w opisie, y gdzie taki grzyb atakuje właśnie mrówki inne ro robaki jak one umierają. To wyrasta taki wielki grzyb im z głowy, nie albo z ciała. To będziecie mieli link do sobie i obczajcie Gdzie byłeś? Sara? List nie jest? Wchodził tu ktoś? Nie. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu kupierowie. Co jest z nimi nie tak? Chyba są chorzy. Chorzy na co? Straszne. To? Skarbiec, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Wiem, się! Nie, że... nie rób róbcie... tego! Idź! Musiałam schawki przyciszyć. Zabiłeś go. Sara. Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Tak. To mnie nie chodź. Chodź. Idź Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Chodź co? Jesteś we krwi? Nie moja, jedźmy z tego. Mówią, że połowa ludzi w mieście wyświetla. Czy możemy już jechać? To jest fajne, że może tak wałczy się tym. Żona się tak przemieszcza w tym aukcjonie. Później. Ej, Skarbie, jak się czujesz? A dobrze. Dobrze. Może włączymy radio. Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Normalnie się zapytał. Mówił gdzie jechać Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. No ale właśnie zamiast ludzi przypuścić. Powiedzieli ilu nie żyje? Będzie dużo. Znalowałem całą godzinę. Tommy! O. czekam, on teraz sam. co ty wyprawiasz jedź Człowiek dziecko. Z nami też. Jeszłaś mamy miejsce. Nie zatrzymuj się tu. Widzicie? Apokalipsa zmusza nas do właśnie do takich wyborów. Ja nie wiem. Jeżeli by byli właśnie nie z miasta, bym bym zaryzykował, bym ich wziął. Ale nie wiem, jeszcze bym musiał to przemyśleć, nie? To jest zawsze... trudny wybór, bo mogą być też zarażeni, nie? Wszystko patrz ten sam polebny obóz, normalne. Może moglibyśmy się cofnąć? Patrz tommy! Tommy, to to uciekaj! Tak, chciałem. Ta, Boże, skręć zgr tutaj. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, się, Przed czym oni uciekają? Stąd ja. nie, nie, możemy się tu zatrzymać o, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Przyjadę przez nich do nie, Szybko wycofaj! Są też za nami! Tam! nie, nie, nie, No i się wlało kakał Jaka masakra Dobra, teraz zaczynamy już grę Joel'em Move bitch Szymy. Dzięki Tomi Nato Jestem tu Jestem Poda mi Noga mi boję Musimy uciekać Masz gnata Trzymaj się mnie Jezus Mario 腰腰啊 多... Jezus, Maria, wypadki, wszystko. Wszystko będzie to co? Obiecuję! czekajcie ich jest za dużo! Jezus, tu... No... Najlepszy Nie właśnie Nie bo Nie Nie każdy Nie Zrasz tylko Dobra Nie żyje Zaraz będziemy na polelach za momencik Przechodzą przez płot Właśnie widzę Trzymujcie, się, szukajcie wyjścia dalej! Kurde, alegno To 3 do autostrady! Idź, ty masz zarę, ja jej ucieknę! Kutami. Spotkamy się tam! Szybko! Ale ja co? Dobra, szybko trzeba uciekać. Jeszcze kawałek, nas. Gonią nas. Nie złapie. Jak ta kadetka tam wjechała? co no tak za autostradę pewnie spadła i tu jechała, aż się rozbija. Już dobrze, już dobrze kochanie, jest. Hej! Potrzebujemy Wstać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka chyba ma złamaną nogę. Spokój, szczeluj Nie jesteśmy chorzy Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy Czekam na rozkazy Tata, co z bójkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką Ale Głupie Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Nie. Nie Proszę, nie. Tam Tommy jest. Tam jest bag bitches. O nie. Co? Przesuń skarbie. Nie wiem, nie wiem. Nie. Wiem, że będzie skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę nie Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Always <laughs> oh, the last of us, tak. Gdzie gra tak zaczyna? Poprzez śmierć córki Joela. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat to jest osoba, która dubbingowała Adelsina Rowan w informacji. Ten chłopak. Najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje Los Angeles to najnowsze miasto, Ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiednich strefy Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy skupicie się w ciemności. Szukajcie światła. Uwierzcie w siebie. No. Gra jest bliska. Na pewno mu się spodoba. I mamy lato. 20 lat później. O, 20 lat.. Zaraz, moment hmm. Miły poranek Oczywiście Ja od razu drynowali. Drinka? Nie, nie chcę drinka A ja przyniosłam ci wiadomości Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy Robiliśmy tam przerzut My My mieliśmy robić przerzut No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami a. Nie a. To było? Wszystko poszło bez problemów A Za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? <głos> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to... Robert, kurwa, ich nasłał. No, kurwa, Robert. Aż, Robert. Dobrze, wierzę, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinse. Nie. Nie jest aż tak sprytna. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? jestem mm, za. Nie, co jestem za? W ogóle wam powiem, że tu można zmienić strój. Koszulę można zmienić. Potem, jak dla Eli, można plecak mu zmienić. I jak pamiętam, on chyba teraz będzie miał zmieniony. Chyba nie będzie się mieli nic złego, nie? Tak, mam niebieską koszulę i czerwony plecak, nie ten oryginalny. I jak zobaczycie, jak on wygląda z tym plecakiem, to mi powiecie, czy w następnym odcinku ma być ubrany tak, jak ja go ubrałem? Czy ma być ubrany podstawowo? Zielona koszula i ten plecak taki skórzany. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu Przecież to robota dla żołnierzy Porozmawiam z nimi A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wyzwanie? Nie Ta Na pewno Widzicie fajnie, że te NPC-ty w ogóle gadają do naszej postaci To jest takie... Klimat robi, wam powiem Klimat W ogóle to cała gra ma jest klimat o, znak świetlików w ogóle, patrzcie, widzicie? No, więc to jest rozwalone, jak to apokalipsa. Patrz, nie otworzyli jeszcze, to znowu brakuje. Look for the light. O! Oh. wyszło Nie zrobiłem! za głowę rusza. nie mają czerwone oczy ci, ci żołnierze. Co Ta kobieta będzie zainfekowana. Błagam! Dobrze, przynajmniej nie kulka w głowę, tylko coś takiego strzykują, nie? Ten na pewno też jest, bo zacznie uciekać, patrzę. Nie wierdź! No boże! Zamknij się! Patrz, stryjcie! Tam się kończą krzywdę w tym kłodu. Wezwać egiptyczną sądę. Kolejni ludzie się zarażają. No, kolejni. Prawda Patrzcie, tu tam wszystko było rozwalane, tu mury pobudowane, po, po, jezus mary Zatrzymałam nam nowe papiery. przejdźmymy do Da, Z tego co słyszałam, ustawili ich w szeregu i zarżnęli jak psy To było Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchły zamieszki. To wszystko wina tych zaschranych ludzi Trzeba ich wykończyć. To jedyne rozwiązanie. Pełna zgoda. Pełna zgoda, widzicie? Zabijanie ludzi. W ogóle, jak będziecie chcieli, to jest z Multi. Wam po całej serii będą trochę pokazać serię. Nie, Zrobić tam kilka meczów w Multi. Odwiedzam kolegę. No chodźcie, Dobrze. Uciekajcie, Dzięki. Zamykajcie! Uciekajcie! Uciekajcie! Zamykaj! Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekajcie! Ja Uciekajcie! Ja, Uciekajcie! Uwaga! Jest zamknięty do odwoła Dzień. No to łatwą drogę szlak trafił Opatrz rany, ok? No poczekaj to, to jest tylko, gdy on przypada Żeby się zaraz rozładował. No rany za pomocą obceczki, Tak, żeby się uleć Najlepiej gdzieś się ukryć, bo wiecie On to tak robi Tak się otakolę, czy nie? I patrzcie, i w ogóle bandaż będzie miał na ręce przez jakiś czas. Fajnie to wygląda. Musimy pójść na około. około. Albo możemy odpuścić Robertowi. O nie. Jasne. Hej Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też. Kto jeszcze go szuka? A, Marlene? Wypytywała o nie. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co im powiedziałeś? Prawda. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słuchaj. Patrzę, ten pan głębiał w lutmo. Stary się, zgłębiałem. Elo, ele, manigę. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się. Nie wiem. Wiesz. Musimy go znaleźć zanim zrobią to świetliki. Podajdam. Co tutaj? Cześć. Dobra. po karagrave. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chcemy zniszczyć. Tam już z szafkę. Oczywiście. Dobra. Uważaj, nice. Dobra. Elo, elo. Chabus. Iles są tu to żeby dopadnię. Mała Okay. Podspremtuję trochę. No i patrzcie, jak ja mam plecak, bo normalnie bym miał taki jak ona. Skórzany tylko, że ja bym miał y, cały brązowy. A ja mam taki czerwony, nie? Tak chcecie, mogę go ubrać tak podstawowo, albo mogę w tych ubraniach chodzić. Czyli nie możesz podłować. Tak by było najlepiej. No, i on tak teraz wygląda. Czyli jak chcecie. Eee... Ja mogę. Posać mnie. Ja mogę, wiecie, też go zmienić na normalne ubrania, ale to wy napiszcie w komentarzu. Gotowy? Tak mhm. jest. Dobra. Teraz ona mnie podciągnie. Chodźmy ale hamska się tak ją, ją trochę złapała, ona tak musiała, wziąć taki badas, nie jest. Ona tak uff, każdego takiego gościa 100 by po, położyła na ziemi. Dobra, wybijam. Dobra. No i teraz, pierwszy raz, zobaczcie, jak wygląda. Eee, całe miejsce to już podczas apokalipsy, nie? Tutaj pamiętam, coś było chyba. Patrzcie, to stary jakiś bar w ogóle. Ludzie hamburgerii, hamburgery, jedli pizzę, przychodzili sobie wieczorem, żeby coś zjeść. A teraz. nie byłem mm. na zewnątrz. prawie jak Jestem to O! <śmiech> się nie żala, bo może tak naprawdę jest robot. Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Ja wiem, gdzie jest. Schowała się. Jest. Przyniesie. Dobra. Ale i tak jesteśmy na randce pamiętaj Damy pierwsze. No, no. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Ech. O! O, Joel. Joel. I tu jest fajnie, bo tu trwa Trzeba szukać takich rzeczy po szafkach. Czy na przykład takich żeby potem naprawić i ulepszać bronię? To jest fajne właśnie. Taki exploring trzeba robić, nie? To akurat w moim stylu to. O. Jest tu od razu od świetlików I wiecie, że to na tym jest imię prawdziwego mężczyzny, który żyje w prawdziwym życiu, bo jak mieli robić tą grę, to był tam jakiś konkurs, coś takiego I osoby, które wygrały, nagrodą było to, że ich imiona będą na nieśmiertelnikach a na przykład do The Walking Dead sezonu pierwszego było tak, że osoby, które wygrały, pojawiły się jako w zombie w grze. I były te cztery osoby, które właśnie inaczej niż inne zombie wyglądały. I to były te osoby, które wygrały. To takie właśnie fajne rzeczy są, wiecie? Takie coś wygrać to jest fajnie. No i wchodzimy w zarodniki teraz. Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było to czysto. To się tu rozpyla. Ostrożnie. Dobra. Mamy winnego. No. do dookoła głowy. Czy tak wam mówiłem, że to taki grzyb, nie? Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Uważaj, uważaj. Spokojnie. Jest! Maska mi się zepsuła Ok Kurde. Nie chcę się przemienić Błagam Spadamy stąd Nie ma na co przyjaciół Przynajmniej nie będziesz cier cierpiał Prawda ja bym też tak zrobił Żeby nie cierpiał więcej Myślę, że się przemienił i co, i by tam leżał. Naprawdę nic się nie zrobił, więcej. O, jest... Połudknął. Piesi zarażeni. Ech, ech, I tak załatwiamy rok, Dobra, możecie pełne jedziemy tu, bo tu są rzeczy. Trochę amu. Zawsze się przydanie. Jezus, jaką mam tam beczu? I tak w pierwszej że się duszą. w duszu. Bron fajną tą, taką zdolność, nie? ok przeszukamy dobra i tu mamy list wiadomość dla brata czytaj, cześć bracisku możecie tu jeszcze tutaj sobie przeczytać sobie możecie zatrzymać grę i jak takie coś znajdujemy widzicie, to oni mają jakiś dialog, bo wtedy jakby rozwijamy tą historię Dobra. No. Jezus Dobra, Dobra. Już wszystkie. Dzięki Bogu No Wracajmy do miasta Ale ta gra jest piękna Jeszcze jeszcze to remaster Prawda Dobra ja wiem co tutaj robić Czyli bite zasłoń wejście Jest. Oh, no. Okej. Okay. No problem, senhorita. Cholera, deska spadła. No, okay. Masz. Podaj mi ją. Okej, okay, jeszcze ją ser. Cienska jest. Dam radę. Dobra, ja, ja wracam. No dobra. Róż tu swoje 4 litry. Zaraz będziemy na challenge nie wiem, że to jest Tessa to jest taki badasz w tej grze tam jest batonik, którego tak nie trzeba brać, bo ma pełne życie. Sprawdźmy czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Dobra, spoko. W ogóle ciężko jakieś osiągnięcia zdobyć, tutaj głównie się dostaje osiągnięcia, że przejście gry i za... Grać w multiplayer, nie za przejście jakieś tam mapy, innych rzeczy, bo ja za to dostałem osiągnięcia, właśnie wygrałem na jakichś tam mapach i coś tam, coś tam, nie. A jakby już mówił, jak grać na przykład na brutalnej rzeczywistości, to, to ja mu nic tu nie będzie. I tu nie ma. Hej, mały Masz ostrogały żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, ok? No. Widzicie, tak się przekupuje dzieci. On wie, że do niego idziemy. to tylko dodaje pikanterii. A ja? O, co to w ogóle jest? Nie widziałem tego. No poczekaj, co mapę sprawdzić. No co jest mapę samą zjednoczoną, chyba nie. Hej ślicznotko co tam? Masz jakieś Nie teraz! teraz. Nie, nie. Spoko, spoko, spoko! Nie teraz! Słyszysz? Okej! Okay. A Patrzcie jakie sklepy są. Jak nie masz kartek, to nawet nie marnuj mojego czasu. Dobrze no, się, się niech tam. nie chcę. tylko za kartki. si banana. Pospiesz się i z głodu. Nie tak nerwowo. Zaraz będzie następna porcja. A szczery o... Kurwa, czekałem na tego szczura od zawsze. Sorry, ale wszystkie psy już sprzedane Zeszły w niecałe godziny Zapraszam za A to A co z są... tym? Jadłane kłopce Zepsujesz, kupujesz Świetnie Cześć. Cześć, dawno ci nie było Tak, wszyscy znają co jest Zgłóżdź mu Typowe walki mu No dawaj! No dawaj! Prawy sierpowy, z główki. Tu jest jakiś kurde Nic, Nie, sprawdzić co u ciebie jest. Patrzcie, tu w ogóle dziewczynka siedzi, która. Okej, okay, jakiś list. Muszę ci sobie zatrzymać. Dobra. Patrzcie, ona się wojrzy i ja zabiorę tego. Dziewczynka się nic nie chce zrobić. Puszkiwa na Marlin. Jedź, wojsko. Z daleka. Szukam Robertna. A nikogo nie czeka Przechodzę Cześć. tędy? Cześć. Pół godziny temu poszedł na nabrzeże Tam jest Thanks my friend Chyba kartki zdobyli i zaraz Zaraz nie będą mieli Look for the light Dużo znacz znaków Świetlików no bo tutaj są też no To jazda. Frajerzy Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. A wypierdali ci zęby. bez roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Psz, psz. Sam się jest przyjaciel. KOWAĆ się! Gotowy? Tak. Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Kurwa mać! O ty sukien synie. Tam teraz tamtej nie trafiłem w głowę. Teraz trafiłem. Dobra. 재미załom go sobie. filtram skąd hocie cholery incorporating to go. to go. teraz <coughs> No i już! Dobra, czekajcie, tu jest takie Dobra, zaraz zapiszymy sobie gierkę, bo już jest 60 minut. By można było już kończyć odcinek. co skończymy sobie w tym momencie? Chodź. Tes. Tutaj, Joel. No dobra, my tu sobie zaprzyjemy grę. Bardzo proszę czekać. Okej, okay, ale okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Okay, ale to na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się się w zasadzie 30 łapek w górę. Mów dla nas bardzo serdecznie i na.